Dobrze, Centrum Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej, dziękuję za nominację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Mazowieckiej, Liceum Ogólnoszkałcącemu imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowie Mazowieckiej oraz firmie Kaczan. Oczywiście wyzwanie przyjmujemy, będziemy dziś pompować dla Zosi. Zosiu, życzymy Ci wszystkiego co najlepsze, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a Twojej rodzinie wytrwałości, cierpliwości i pogody ducha. Przystąpimy do wykonania zadania. Chcieliśmy nominować do dalszej jego części Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Mazowieckiej oraz Adwokatów i Radców Prawnych. Działa